Andrzej Duda potajemnie podpisał najgorszy staferz Dówpis. Andrzej Duda nieraz pokazywa piłkreska, gdzie tak naprawdę kotczy się jego decyzyjno w sprawach wakreskanych dla Polski. Niedawne posiedzenia Sejmu i Senatu przeprowadzane w godzinach wieczornych miały wymusić na nim kolejne działania w trybie ekspresowym. Andrzej Duda zawsze szeroko zaznacza, kreska podejmowanie przez niego decyzji o podpisaniu danej ustawy jest poprzedzone starannie szeroko zakrojoną analizy jej treści. Jeszcze wczoraj kancelaria prezydenta podawa ba, kreska agiebowa podstwa musi skrupulatnie zapoznać się z jednym z najbardziej kontrowersyjnych ustaw przegłosowanych przez prawo i sprawiedliwo. Andrzej Duda podozbony nocy podpisał dyskusyjną ustaw od kilku dni trwa w kraju telenowela związana z na scenami energii elektrycznej. Niedalej nie kreska przed miesiącem premier Morawiecki i minister Tchórzewski zarzekali si, kreska A ceny dla konsumentów nie pójdą w gór. Jednak sytuacja by na tyle dynamiczna, kreska EK Kreska tego dnia prezentowano inwersji wydarzeń. Ostatecznie Marsza Beksejmu wyrazi zbot na dodatkowe, pilne posiedzenie Izby. Które miało zakreska kryzys. Po zbowie w trybie niemal kreska E natychmiastowym przepchnęli ustaw wprowadzające konkretne zmiany w 2019 roku. Dokument przewiduje obni kreska E, nieakcyzy z 20 do 5 złotych za 1 MWh oraz zredukowanie obywaty przejściowej o 95. Wszystko ma doprowadzić do tego, kreska e konsumenci nie odczują na rachunkach zmian cen. Jednak sam pomysł pekiper i zagbada równie kreska rekompensat dla koncernów energetycznych, która ma wyrównać ich straty związane ze znacznym ogni kreska Kwota. Która zostanie na to przeznaczona to 9 miliardów złotych. Oczywiście cało zostanie pokryta z kieszeni podatników. Jeszcze wczoraj otoczenie Andrzeja Dudy nie chciał przyznać, kiedy prezydent przystąpił do podpisania ustawy. Jednak dzisiejszy ranek rozpoczął się od nieoczekiwanej wiadomości. Kreska Kaczbok kreska swój podpis na stosownych dokumentach i jeszcze wczoraj. Takie informacje podał rzecznik giebowy o Bakraska w rozmowie z Polsat News. Ustawa, która wejdzie w kreska 1 stycznia jest szeroko komentowana. Niestety dla prawa i sprawiedliwości esbowa PBNC w jej kierunku nie nale kreska do pozytywnych. Przede wszystkim mrzd zarzuca się kreska działanie w tak przyspieszonym trybie na koniec roku. Jest niczym innym jak populistyczny zagrywk. Premier Morawiecki ma być postrzegany jako wielki arm stanu. Który do ostatnich chwil walczy o dobro rodaków. Tymczasem sam przyzna namównicy sejmowej kreska e znacznych pod wykreska PR byłby wiadomo i ukreska od kilku lat. Dziwnym trafem czas na rozwizanie problemu znalazł psi dopiero w ostatnim momencie tu ukreska przed wejściem w rok wyborczy. Granie pod wybory jest kolejną spraw poruszan przy ustawie, gdy kreska zagwarantowanie niezmienności cen jest aktualna jedynie w przyszłym roku. Politycy prawa i sprawiedliwości nawet nie chcą się wypowiada o tym, jaka sytuacja ma kreska a czeka Polaków w 2020 roku, czyli kreska po wyborach parlamentarnych.